Ciało widzowie, z tej strony Pawek, a w dzisiejszym odcinku Powiem wam jak zdobyć Całkiem za darmo nowe kiddawy w Fortnite Ale jeszcze przed startem tego materiału Organizuję dla was konkurs na gifta Do 500V Dolcy, a jeden co trzeba zrobić Żeby wygrać, to zostawić łapeczkę w górę Pod tym właśnie materiałem Zostawić suba z dzwoneczkiem Oraz wpisać mój kod w sklepie, czyli Pawek Dodatkowo napiszcie w komentarzu Z jakim nikiem wspieracie właśnie mnie W Fortnite z tym kodem Wygranym z poprzedniego materiału o takowe 500V Dolcy Jest osoba, którą widzicie teraz na ekranie. Zgłoś się do mnie w wiadomości prywatnej na moim Discordzie. A ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do materiału. Dobra, e, zaczynamy ten krótki poradnik, więc e, co trzeba zrobić, żeby odebrać właśnie te przedmioty w grze? Otóż wchodzicie na stronkę, którą będziecie mieli podaną w opisie. Jest to e, NVIDIA GeForce Now i tutaj e, będziecie musieli pobrać taki program, Eee, no po prostu tutaj klikacie, eee, żeby wam się pobierało eee, Jest to coś takiego, że po prostu jak pobierzecie ten program Będziecie mogli grać w Fortnite, jakby nie pobierając go, tylko grać w chmurze eee, Do tego służy ten program eee, No i co, no i widzimy się jak mi się on po prostu pobierze 2000 Jak widzicie pobrał mi się ten program, więc po prostu go teraz otworzę Jak odpali nam się e, aplikacja, jak pierwszy raz do niej będziecie wchodzić Jak wcześniej nie mieliście jej zainstalowanej No po prostu musicie się tutaj zgodzić e, No i jak widzicie e, cała aplikacja nam się odpaliła Tutaj jest jeszcze krótki poradnik e, No i nawet widać tutaj ten kilo, który możemy właśnie zdobyć e, No to <ścoughs> na pewno wszystko działa e, Więc tak, e, co teraz trzeba zrobić e, Trzeba kliknąć zaloguj się Więc e, po prostu przeniesie nas do przeglądarki e, I tutaj ja już wcześniej e, próbowałem, że tak powiem mm, zalogować się na tą stronkę ale użyję innego konta żeby wam pokazać jakby, jakby od zera jak to zrobić więc teraz jeżeli nie macie konta nvidia to musicie je teraz założyć ja na przykład że tak powiem założę to na mój właśnie adres email który założyłem przed odcinkiem no i tutaj właśnie sobie go wkleję, klikam kontynuuj no i muszę sobie po prostu wpisać nazwę wyświetlaną Załóżmy, że to będzie odcinek, nie wiem, 12 No i musicie wpisać swoją datę urodzenia Napiszcie jakąś tam randomową Nie wiem, no niech będzie taka No i trzeba wpisać hasło No daję sobie tutaj użyję tego, co mi proponuje Przeglądarka, wiem jakie to jest, więc tutaj przepiszę Trzeba potwierdzić hasło Klikamy, że jesteśmy ludźmi Tutaj jakaś krótka weryfikacja. E, miejmy nadzieję, że poradzę sobie z nią. Dobra, poradziłem. E, czekajcie, tutaj jeszcze hasło muszę zmienić. O, teraz się zgadzają. No i klikamy e, utwórz konto. Jeżeli zaokładacie dopiero co swoje konto, e, to przyjdzie wam na adres email, że musicie je po prostu zweryfikować, więc po prostu wchodzicie w e, pocztę swoją i klikacie tutaj zweryfikuj adres e-mail. No i jak widzicie, e, twój e-mail został zweryfikowany. Wszystko e, na razie działa. E, tutaj, e, Będziemy musieli zaznaczyć, że tak powiem, jakieś ustawienia, ja zaznaczę, że na wszystko się zgadzam, ale to we własnym zakresie sobie decydujecie na co to się chcecie zgodzić, nie na co nie, ale ja na razie zgadzam się na wszystko i klikam zatwierdź, no i jestem zalogowany. Wracam się na moją aplikację, jak widzicie jestem już tutaj zalogowany, jest konto i wyloguj, więc wszystko na razie dobrze działa. Teraz co musimy zrobić? Jak widzicie tutaj jest mnóstwo gier, nie tylko Fortnite możecie sobie tak odpalić w chmurze Więc e, klikamy e, i w wy, wy, wy, wyszukiwarce, wyszukujemy właśnie Fortnite'a, już mi tutaj wyskoczył, więc sobie po prostu w niego klikam e, no, i klika, e, no i klikam zagraj, hmm. po, wyłączy mi się takie coś, e, no i muszę kliknąć dołącz dzisiaj e, Ja już to wcześniej robiłem i wszystko działało dobrze, jak klikałem dołącz dzisiaj E, ale zauważyłem, że już taki błąd mi się po prostu pojawia Więc jeżeli wam nie działa to dołącz dzisiaj, to znowu wracacie się na aplikację I klikacie zobacz opcję członkostwa e, Tu wyjdzie na to samo, e, w sensie będzie e, Wyświetli wam się to samo, e, tylko po prostu e, Jeżeli komuś nie będzie działać, no to e, kliknijcie po prostu to e, no i będzie działać, no logiczne e, Dobra, także wybieramy bezpłatne oczywiście e, Bo no, to ma być za darmo, wiecie o co chodzi widzowie e, No i tutaj wybieracie swoje konto, aby kontynuować e, Ja e, mówię, to konto było jakby, że tak powiem odcinek 1 mm, Które wcześniej, że tak powiem e, próbowałem to zrobić Żeby w ogóle wiedzieć jak to zrobić i nagrać na o tym odcinek e, A teraz konto, które ja, że tak powiem tutaj mam to jest odcinek 12, możecie zobaczyć w prawym, górnym rogu, więc wybieram po prostu odcinek 12 Tutaj też musicie na to zwrócić uwagę, jeżeli macie kilka, które to jest wasze konto Dobra, no i gratuluję, gratulacje i witamy, więc wszystko jak najbardziej fajnie, fajnie, klikamy kontynuuj No i jak widzicie w prawym, dolnym rogu, w lewym dolnym rogu, w wyświetliło się, że jesteśmy członkiem już tutaj bezpła bezpłatnej, że tak powiem, jakiejś subskrypcji no, i co widzowie musimy zrobić? Musimy znowu kliknąć zagraj. No, i musimy teraz widzowie połączyć konto nasze Epic Games czy tam Fortnite z tą, tą aplikacją. Więc klikamy połącz. No, i tutaj widzicie połączenia. Jest taka zakładka jak połączenia. I tutaj mamy Epic Games, czyli inaczej to właśnie będzie, że tak powiem, potrzebne, żeby zagrać w Fortnite. Więc klikamy połącz. No, i przynosi nas na przykład Dark. I co teraz jest ważne widzowie? E, teraz e, musicie, że tak powiem, e, e, tutaj jeżeli jesteście niezalogowani, zalogować się na swoje konto po prostu w Fortnite. A jeżeli jesteście już zalogowani, to po prostu wyświetli Wam się takie coś i musicie na to zezwolić. Więc zezwalamy jak najbardziej. No i twoje konto Epic Games jest podłączone. Więc e, nasze konto po prostu zostało e, poprawnie podłączone, więc. E, no, jest git widzowie, na razie idzie nam dobrze, wyśmienicie wręcz e, No i co? E, no i wracamy się do naszego Fortnite'a tutaj Znowu możecie wy w sobie go znaleźć tutaj No i znowu klikamy zagrać No i teraz widzowie, jak widzicie e, Gra mi po prostu będzie się, e, że tak powiem, e, włączać e, No i w sumie, e, jak zaraz zobaczycie e, Pojawi nam się kolejka Tutaj jeżeli wyskoczy wam taki po prostu błąd To się po prostu tym nie przejmujcie, tylko kliknijcie kontynuuj no, i jak widzicie, jesteśmy w tej kolejce, o której wcześniej mówiłem. Jeżeli ta kolejka minie, to po prostu załaduje nam się gra No i będziemy po prostu mogli, widzowie grać w Fortnite. I teraz tak, żeby zdobyć te, te kilofy, które macie w sumie na mnie co pokazane, musi się zalogować tak do gry do 5 sierpnia. Jeżeli to zrobicie. Nie musicie grać nawet żadnej gierki, po prostu macie wbić i po prostu być w lobby eee, I to wystarczy, widzowie, wbijacie i po prostu możecie od razu wyjść eee, Jeżeli wbijecie, to owszem, nie dostaniecie od razu kilofów, bo nie wiem czemu tak Epic dziwnie zrobił, że to jest taka trochę dziwna promocja Że eee, kilofy dostaną dopiero wszyscy, którzy to uczynili 11 sierpnia dopiero Więc e, poczekajcie, dostaniecie je, eee, też zdaję sobie z tego właśnie sprawę, że wiele osób po prostu może nie wiedzieć o tej promocji Bo właśnie nie dostaje się od razu tych e, rzeczy więc po prostu dlatego nagrywam o tym odcinek Więc jeżeli wam pomógł ten materiał W zdobyciu tych przymiotów To nie zapomnijcie o subiku Łapce w górze No i jak oglądacie do końca To napiszcie w komentarzu kilofy na przykład Tu będę wiedział, że oglądaliście do końca No i przypnę wam serduszko Także dzięki wielkie za oglądanie No i siema